No to jest mój pierwszy motocykl, który kupiłem w wieku 16 lat za, za oszczędzone, za skórniaki wbrew woli rodziców, bo się nie zgadzali, żebym jeździł na motorze, kupiłem wtedy Juna KM10, no i tak po latach wygląda, doprowadziłem go do takiego, a nie innego stanu. Ym... To zielone? Zielone to jest właśnie... Yy... Nazywamy go Ogar X, czyli nasza wersja Scramblera na bazie nowego Ogara. Ciekawostka, że po naszych przeróbkach 12-miesięczną gwarancją fabrycznie nowy motocykl ma kosztować niecałe 7000 zł. Tam jest jeden z moich ulubionych motocykli: Kawasaki Zephyr 550 w unikatowym malowaniu z kością słoniową na baku skórzanym siedzeniem, no dużo miesięcy, dużo godzin, dużo miesięcy pracy i wszystkie efekty naszych prac generalnie można śledzić na y, stronie www1 of 1pl Może Pan powtórzyć, bo to ta nietypowa nazwa strony. Tak jak na naszym logu widać, jeden łamane przez jeden. to oznacza, że to jest pierwsza sztuka z jednego egzemplarza. Tak się oznacza kolekcjonerskie sztuki, zazwyczaj grafikę czy fotografię, jeśli artysta wypuszcza 10 egzemplarzy to wiemy, że kupiliśmy pierwszy, drugi albo trzeci z tych 10, a tutaj jest jeden of jeden, taki też jest nasz adres strony www.1of1.pl, gdzie odsyłam i jest dużo fajnych zdjęć nasze najnowsze realizacje. Gdzie firma się mieści? W której części Polski? We Wrocławiu. Jesteśmy z Wrocławia. Przy Legnickiej na Kruszwickiej mamy swoją siedzibę, cały showroom, gdzie pokazujemy motocykle, też unikatowe gadżety do motocykli, akcesoriów, ciuchy, fajne jeansy z kewlarem i różne inne nietypowe, unikatowe rzeczy.